Dobrze, utworzyliśmy nową stronę w Gridboxie. Teraz chcielibyśmy dodać ją do menu, żeby w końcu zobaczyć, jak ona wygląda od frontu naszej strony. No więc przechodzimy do zakładki Menu, a w moim przypadku jest to main Menu. Klikam Utwórz, Pozycję Menu i teraz typ pozycji menu wybierz, Gridbox, Strona. I teraz aplikacja, wybierz strony, strona, wybierz, i tutaj podaję tą utworzoną stronę. Oczywiście muszę tutaj dodać tytuł tego menu. I tak przygotowane, przygotowaną nową pozycję menu zapisuję. Co teraz się stanie, kiedy przejdę na moją stronę, odświeżę ją. Jak widać, już pojawiła się, pojawił się tutaj nowy element. Po jego kliknięciu zobaczę swoją stronę, tak jak Wam pokazywałem już wcześniej. Mamy tutaj tylko sekcję footer, czyli stopkę, sekcję header, czyli nagłówek. i nie ma, Ta strona nie jest wypełniona żadną treścią, dlatego m, tak ją widać, jak ją widać. Ale tak właśnie dodajemy strony do naszego menu, tak żebyśmy mogli wyświetlać je na naszej stronie internetowej.